Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. I powiem ci parę zdań o badaniach MAST wymaganych na szwedzki sektor wiatrowy, na szwedzki sektor offshore'owy. I zabawa polega na tym, że jako lekarz uprawniony do badań offshore'owych norweskich i badań OGUK, OG UK, jednocześnie przeprowadzam badania na certyfikat MAST Zabawa polega na tym tutaj, że musisz wykonać EKG wysiłkowe, czyli jeżeli jesteś człowiekiem, który zamierza polecieć czy wyjechać do Szwecji jako dostęp linowy czy jako jakiś inny sektor wiatrowy, to wykonaj u siebie badanie typu EKG wysiłkowe i potem skontaktuj się ze mną z moją przychodnią we Wrocławiu. Proponuję kontakt mailowy lekarz małpa Moje certyfikaty już parę lat są uznawane we Szwecji, także nie musisz się niczego obawiać. Jeżeli masz pilny wyjazd do tego kraju, to serdecznie zapraszam Cię do mojej przychodni na Kmicica 1a we Wrocławiu.